Ciało jest moje, nie rządu, nie rządu, jest moje, moje. Patrzcie je, tańcie, patrzcie je. Kurs mój znaczam moralność Moja moralność Nie trzeba bohaterów Jestem sterem pośród sterów Nie trzeba bohaterów Jestem sterem pośród sterów Nie trzeba bohaterów Taki plan, byśmy na ulicy wyszli i zamikli na twarzach maski, jako symbol akceptacji, niewolenia gagać. Zły, to ten zły najbardziej będzie chciał, abyśmy byli podzieleni i abyśmy się bali. I nie o to tylko chodzi, żebyśmy się bali wirusów. Przecież to wszyscy tu już wiedzą, że myśl ma wielką moc. To, o czym myślimy, ma wielką moc. My kreujemy rzeczywistość w tej chwili. A ta, ta chwila to jest w ogóle przełomowa, bo to jest właśnie moment tego takiego przeskoczenia. To jest zmiana, i teraz od nas zależy, w którą stronę ta zmiana pójdzie. Go, który jest, bo istnieje. Kamień, tak samo, więc polityk, tym bardziej spoko. Nawet szatanista, szatanista, satanista, ma w sobie cząstkę boską. Pamiętajmy, skupmy się na tej cząstce. Nawet jak to jest taka mała drobinka światełka w jakiejś strasznie ciemnej otchłani, kupy, to skupmy uwagę na tej drobince, bo na tej drobince, koncentrując swoją uwagę, będziemy sprawiać, że ona będzie się tak żarzyć, żarzyć, aż będzie taka jak gwiazda. Proszę jednoocznie.